Wakacyjne marzenie pełne składnie, cierpienie. W basenie nie myślenie, ocenie. Bycie rozluźnionym budeczka z ziomami, smażenie się na plaży. Tyle właśnie szczęście waży. 42 stopnie jest wygodnie, na tym piasku się położyć i zdjąć spodnie. Chyba spadłaś na mnie z nieba, bo kiedy było trzeba, wywróciłaś moje życie. Zaczynam jak trzeba. Schłodzone piwo mam, paru przyjaciół mam A wokół nas piasek w kolorze ekru Odwiedziłem parę miast, parę miejsc, parę trafi Nie było mi tak dobrze jak w tym miejscu Never gonna give you up Bawić. I tak cały dzień, całą noc, cały czas Bo nie jest nigdy tak dobrze jak z wami Mamy trochę ubrań, trochę ślubów, trochę piw w puszkach I nie przeszkodzi nam nic, bo to nowa kama sutra Mam w głowie myśl jedno, niech ta chwila będzie długa Niech trwa tydzień albo dwa, a co najmniej do jutra wakacji są piwa, można grać we fluxa Można pływać w morzu, opalać się i pić do późna Zagrany w to co chcesz, ja mam luz dzisiaj Albo grilla, albo sleepy day Bez pytań, położymy się na plaży O północy, o tam, podziwiając gwiazdy Podziwiając świat, zapomnij już o obowiązkach Wreszcie chcę odpocząć, jak pracowałem Tak odpocznę z tobą Let us make some good memories from that shit, from that shit, from that shit, yeah We just wanna have fun Molly in our club, in our blood, in our hearts, yeah We just wanna run, no slow shit in your face, look in my eyes, what do you see? Is that love, is that fear, is that gold? Don't worry about me, worry about a party